Zamknięte serce twoje, tak ciągle rani moje I myśli niespokojne przez ciebie ciągle mam Ty przecież mnie kochałaś, a jednak go wybrałaś Odpowiedź sobie sama, ja już odpowiedź znam Bo gdy cię nie ma wraca, wielki ból odchodzi, znikasz Czuję zapach twój, oddam za ciebie wszystko To co mam, tylko mi Mów, że strane sam Bo gdy Cię nie ma wraca Wielki ból No co dziś znikasz czuję Zapach Twój Oddam za Ciebie wszystko To co mam Tylko mi nie mów, że są Już tyle nie im nie śpię I widzę Cię wciąż we śnie Dlaczego tak być musi? Czy ktoś odpowiedź zna? Ty przecież mnie kochałaś A jednak go wybrałaś Odpowiedź sobie sama Ja już odpowiedź znam Bo gdy Cię nie ma wraca Wielki ból Do no co dziś znikasz czuję Zapach Twój Oddam za Ciebie wszystko To co mam Tylko mi Mów, że stale sam Bo gdy Cię nie ma wraca Wielki ból No co Ci znikasz czuję Zapach Twój Oddam za Ciebie wszystko To co mam Tylko mi nie mów, że stale sam Bo gdy Cię nie ma wraca, wielki ból odchodzi, znika, czuję Zapach Twój, oddam za Ciebie wszystko To co mam, tylko mi nie mów, że zostanę sam Bo gdy Cię nie ma wraca, wielki ból odchodzi, znika, czuję Zapach Twój, oddam za Ciebie wszystko